Cały nasz zespół wykładowców postawił sobie jeden cel. Te studia muszą być praktyczne. Zatem cały program obfituje w wiele ćwiczeń, przykładów, przykładów projektów z pracy Lean Six Sigma Managera. Mało tego, żebyście to wszystko mogli zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, zapraszamy Was na wizyty referencyjne do firm, które mogą poszczycić się doświadczeniem we wdrażaniu tego typu programów. Będziecie mieli okazję porozmawiać z szefami, menedżerami, specjalistami, zasięgnąć ich opinii i wymienić się z nimi wiedzą. Myślę, że warto.